Ciekawe zapytanie, osoby, która kilkanaście lat temu miała prawo jazdy kategorii B, prawdopodobnie był kod ograniczeń z powodu wady jednego oka, no ale ta osoba nie nosiła tych okularów, natomiast dostała prawo jazdy terminowe. I co teraz ma robić? Witam, w 2000 roku zdałam na prawo jazdy B, niestety uprawnienia dostałam na 15 lat z powodu wady wzroku lewego oka. Minus 2, jeżdżę 15 lat bez okularów i nigdy mi to nie przeszkadzało. Moje pytanie brzmi, jak przejść takie badanie, skoro nie mam okularów, czy muszę je specjalnie kupić. Rozważam tutaj sytuację, kiedy lekarz podejdzie rzetelnie do sprawy i na przykład ja w pierwszej kolejności zleciłbym konsultację okulistyczną, czy ta osoba no, rzeczywiście może jeździć bez tych okularów szczególnie jak był kod już okularowy wpisany, natomiast sytuacja jest klasyczna, że po prostu ktoś tam lekceważy sobie yy, zalecenia lekarskie, lekceważy sobie kod, natomiast no, yy, widzieć coś tam widzi, ponieważ zdrowe oko staje się tak zwanym okiem dominującym, natomiast to oko z wadą minus dwa się po prostu wyłącza i tej osobie wydaje się, że dobrze widzi, natomiast prawda jest taka, że no, po badaniu okulistycznym nagle się okazuje, że może widzieć jeszcze lepiej, chociaż trudno powiedzieć, jaka będzie reakcja na założenie okularów, jak się 15 lat ich nie nosiło. Także, bardzo prawdopodobna jest na przykład sytuacja, że lekarz da prawo jazdy, da termin jakiś na kilka miesięcy do czasu dopasowania tych okularów, lub da jakiś no, niezbyt długi termin 5 lat, czy coś takiego, tak żeby mieć jakąś kontrolę tej wady wzroku. Także na tym kończę, jeżeli miałeś podobną sytuację, zalecenie noszenia okularów, noszenia szkieł kontaktowych, a nie nosiłeś, to koniecznie skomentuj to pod, pod tym wideo. Każdy komentarz jest mile widziany, natomiast powtarzam jeszcze raz, no to, że komuś się wydaje, że dobrze widzi no to potem nagle idzie do okulisty, no i nie widzi nic, widzi tyle co kret, no ale coś tam widzi, prawda? Aczkolwiek już jako, że tak powiem historyjkę, no przyszedł do mnie kiedyś kursant, który chciał być jednocześnie pilotem śmigłowca i naprawdę nic nie widział i miał y, dobre poczucie w temacie swojego zdrowia, także nic mi już więcej w sprawie widzenia Czyjegoś nie zdziwi. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia. I do zobaczenia w kolejnym wideo.